W tym odcinku chciałbym pogłębić temat, który pojawiał się już w wielu odcinkach. Chodzi mi o pojęcie użyteczności. Użyteczność określa po prostu jaką korzyść, jaką korzyść, albo satysfakcję, albo wartość, daje konsumpcja danego dobra lub usługi. W tym odcinku jednak podejdziemy do niej nieco inaczej. Poprzednio, ilekroć mierzyliśmy korzyść lub wartość, robiliśmy to albo w dolarach… Na przykład, korzyść krańcowa z kolejnej Hondy Civic wynosi 5000 dolarów. Gdy chodzi o kolejną jednostkę, mówimy o korzyści krańcowej. Albo jeszcze wcześniej, gdy mówiłem o krzywej możliwości produkcyjnych i korzyść krańcową z kolejnego królika określaliśmy w jagodach. Za pomocą innego dobra lub usługi. Teraz określimy ją w sposób bardziej uniwersalny. Wymyślimy własną skalę użyteczności i według niej określimy jaką wartość ma konsumpcja pierwszej czekolady, a jaką wartość ma konsumpcja kolejnej itd. To samo zrobimy z owocami, a potem spróbujemy przejść od tego do rzeczy, które już wiemy o krzywych popytu i czynnikach wpływających na cenę, takich jak ceny innych dóbr itd. Skupimy się zwłaszcza na użyteczności krańcowej. Użyteczność… krańcowa. Jest użyteczność całkowita, na przykład jeśli mam, powiedzmy, cztery czekolady, to użyteczność całkowita dotyczy wszystkich czterech. Jest użyteczność krańcowa, czyli użyteczność kolejnej tabliczki czekolady lub kolejnego funta owoców. Zanim zaczniemy, jedna kwestia, z którą kiedyś miałem kłopoty. Teraz mamy mówić o użyteczności krańcowej, a wcześniej była korzyść krańcowa. Korzyść krańcowa. Wydaje się, że znaczą to samo. Użyłem nawet słowa korzyść, definiując pojęcie użyteczności. Czy to aby nie jest to samo? Odpowiem tak. Pojęciowo nie ma różnicy. Jako pojęcia znaczą dokładnie to samo. Te słowa różnią się jednak kontekstem, w którym są używane w tradycyjnej mikroekonomii. Gdy jest mowa o użyteczności, zazwyczaj wyraża się ją używając jakiejś wymyślonej, bezwymiarowej skali w swego rodzaju jednostkach użyteczności satysfakcji. Natomiast korzyść mierzona jest w dolarach albo ilości innego dobra. Spotkałem się nawet z wymiennym użyciem tych pojęć, a więc formalnie znaczą to samo. W tym odcinku zajmiemy się użytecznością i przyjmiemy własną skalę, którą będziemy ją mierzyć. Następnie użyjemy jej do wyciągnięcia pewnych wniosków na temat koszyka dóbr, które ktoś nabędzie, w zależności od cen. Jak widać, będziemy mówić o czekoladzie oraz o owocach. W poniższych tabelach wypisałem użyteczności krańcowe w przypadku czekolady, kolejnych a w przypadku owoców kolejnych funtów wagi. Pierwsza tabliczka, rzecz jasna, jeśli mam 0 tabliczek, to nie mam użyteczności z czekolady. Pierwsza tabliczka ma użyteczność krańcową. Użyteczność tej kolejnej tabliczki wynosi 100. Nie mówię, wynosi 100 dolarów, ani wynosi tyle, co 100 funtów owoców, czy 100 jagód. Mówię po prostu, wynosi 100. I nie ma znaczenia, czy to jest 100 tysiąc, czy milion. Liczy się porównywalność z innymi dobrami. Na przykład, jeśli przyjmę, że to wynosi 100 i wiem, że pierwszy funt owoców lubię o 20% bardziej, że mam o 20% większą ochotę na owoce, to mogę powiedzieć, że użyteczność krańcowa tego funta owoców wynosi 120. To właśnie oznacza ta wartość. Natomiast rozumując w drugą stronę, jeśli użyteczność krańcowa drugiej tabliczki czekolady, bo już zjadłem pierwszą, jestem nieco zasłodzony, jest o 20% mniejsza, to skoro tu jest 100, to tu musi być 80. Mógłbym wpisać tu 1000, tu 800, a tu 1200, albo tu 10, tu 8, a tu 12. Ważne jest to, że nie zmieniają się wzajemne proporcje, które odzwierciedlają moje osobiste preferencje. Zastanówmy się nad tym. Pierwszej czekolady pragnę bardzo, więc 100. Na drugą czekoladę nie mam już tak wielkiej ochoty. Jedną już zjadłem, trochę się nasyciłem, ale wciąż mam ochotę, więc 80. 80, powiedzmy, jednostek satysfakcji. Przed trzecią tabliczką zaczynam powoli mieć dosyć, jestem już mocno zasłodzony, więc moja korzyść ze spożycia jest mniejsza. Czwartej czekolady pragnę jeszcze mniej, a piątej, gdyby była, pewnie w ogóle bym nie chciał. Jej użyteczność dla mnie byłaby zerowa. Z szóstej tabliczki wręcz chciałbym się pozbyć. Miałbym tak dość czekolady, że jej użyteczność byłaby ujemna. Tak samo ma się sprawa z owocami. Na pierwszy funt owoców mam wielką ochotę, wielki apetyt. Pragnę pierwszego funta owoców nawet bardziej niż pierwszej czekolady. O 20% bardziej, dlatego dałem mu 120 punktów użyteczności. Możecie nazwać tę jednostkę, jak chcecie. I znów, kolejne funty wiążą się z coraz mniejszą użytecznością, mniejszą korzyścią, bo skonsumowałem już poprzednie funty owoców. To bardzo ważne. Pamiętajmy. To jest użyteczność krańcowa, a nie całkowita. To użyteczność kolejnych pojedynczych funtów. Jest dodatnia, więc wciąż chcę tych kolejnych funtów. Po prostu mniej ich chce niż poprzednich funtów. A użyteczność całkowita, gdybym zjadł dwa funty owoców, miałbym użyteczność wynoszącą 120 z pierwszego funta i 100 z drugiego funta, zatem łącznie miałbym użyteczność całkowitą wynoszącą 220, powiedzmy, jednostek użyteczności z obu funtów. Na podstawie tych tabelek da się powiedzieć kilka rzeczy. Zauważcie, pierwszy funt owoców da mi większą przyjemność, o 20% większą, niż pierwsza czekolada. Można też powiedzieć, że drugi funt owoców da mi taką samą przyjemność, taką samą korzyść, jak pierwsza czekolada. Można powiedzieć, że druga czekolada da mi mniej niż pierwsza, dokładnie o 20% mniej. Nie da się jednak powiedzieć, na co wydam pieniądze. Oczywiście można powiedzieć, wolisz kupić pierwszy funt owoców niż pierwszą czekoladę. I pewnie bym wolał, ale to zależy od tego, ile te owoce kosztują. Z tych danych wynika tylko to, o ile chętniej kupię kolejną czekoladę w stosunku do kolejnego funta owoców. Nie da się jednak ustalić, na co wydam pieniądze. Dopiszmy więc ceny tych dóbr i ustalmy, na co naprawdę wydam moje dolary, biorąc pod uwagę poniższe użyteczności krańcowe. A więc załóżmy, że... Załóżmy, że tabliczka czekolady kosztuje 1 dolara za tabliczkę. A cena owoców to 2 dolary za funt. 2 dolary za funt. Tu jest cena za funt, a tu za tabliczkę. Policzmy, jaka jest użyteczność krańcowa, czyli użyteczność kolejnej tabliczki, w stosunku do ceny tej kolejnej tabliczki. Cenę tabliczki ustaliliśmy na 1 dolara. Aby kupić pierwszą tabliczkę, muszę wydać 1 dolara. Uzyskam za niego 100 jednostek użyteczności, 100 jednostek użyteczności za 1 dolara, a więc 100 jednostek z dolara. Tu, analogicznie, uzyskuję 80 jednostek z dolara. Proste. Tu uzyskuję 60 jednostek z dolara, a tu 40. To staje się nudne. Może ciekawiej będzie tu. Jaką mam użyteczność krańcową z kolejnych funtów owoców w przeliczeniu na 1 dolara, czyli w stosunku do ceny kolejnych funtów w tabelce? Kupując pierwszy funt owoców, uzyskam 120 jednostek użyteczności, ale zapłacę za niego 2 dolary, zatem trzeba podzielić. Napiszę to tutaj. Pierwszy funt owoców ma użyteczność krańcową wynoszącą 120, a cena tego pierwszego funta wynosi 2 dolary. Czyli mam 60 jednostek użyteczności z dolara. 60. Tu uzyskam 100 jednostek, ale płacę 2 dolary, więc mam 50 jednostek z dolara. Tu mam 25 z dolara, a tu 10 z dolara. Teraz będzie jeszcze ciekawiej. Jeśli mam do wydania 5 dolarów… Jeśli mam wydać 5 dolarów, to na co najchętniej je wydam? Na to, co da mi najwięcej satysfakcji. Spójrzmy, gdzie zyskuję najwięcej satysfakcji z dolara. Co jest dla mnie najlepszą okazją? Zatem na co wydam pierwszego dolara? Dolara numer jeden. Mój pierwszy dolar. Numer jeden. Gdzie zyskam najwięcej satysfakcji z jednego dolara? Najwięcej zyskam tutaj. 100 punktów satysfakcji z dolara. Mimo, że chętniej kupiłbym funt owoców, dałby mi on mniej satysfakcji z dolara. Mniej ucieszę się z zakupu. Zatem mój pierwszy dolar zostanie wydany na to. Kupię pierwszą tabliczkę czekolady. A na co wydam drugiego dolara. Dolara numer 2. Znów popatrzmy, jakie mam możliwości. Załóżmy przy tym, że mam tylko taki wybór, aby nie komplikować sytuacji. I znów, chcę mieć największą satysfakcję. Tu uzyskuję 80 punktów satysfakcji z dolara, a tu tylko 60, więc kupię drugą tabliczkę czekolady. Kupię drugą tabliczkę czekolady. Idźmy dalej. Na co wydam trzeciego dolara? Teraz będzie ciekawie. Mogę wydać 3 dolara na to i zyskać 60 punktów z dolara, albo wydać go na to i zyskać 60 punktów z dolara, a więc tyle samo. Trudna decyzja. Uzyskam tyle samo, kupując kolejną czekoladę i pierwszy funt owoców. Żeby nie komplikować, załóżmy, że kupuję czekoladę. Trudna decyzja. Powiedzmy, że rzucam monetą i wypada, że mam kupić czekoladę. Moje pierwsze 3 dolary wydałem więc na czekoladę. A na co wydam 4 dolara? Za 4 dolara najwięcej satysfakcji nie da mi już czekolada, bo tylko 40 jednostek z dolara. Teraz wreszcie kupię owoce. Zatem 4 dolara wydaję na pół funta owoców, zyskując tyle. I dalej. 4 dolara wydaję na to, ale na pół funta owoców, bo kosztują 2 dolary za funt. Zatem piątego dolara też wydam na nie. Wydaje dolary numer 4 i 5. Możemy uznać, że kupuję funt owoców za 2 dolary, uzyskując 60 punktów z każdego dolara. W tym momencie tego najbardziej chcę. Użyteczność krańcowa przydaje się, bo mówi, jak bardzo lubimy konkretne dobra, niezależnie od ich ceny. A gdy znamy cenę, pozwala nam racjonalnie ustalić, na co najlepiej wydać nasze pieniądze. W tej sytuacji, gdy czekolada kosztuje dolara, a owoce 2 dolary za funt, kupię 3 tabliczki czekolady i tylko 1 funt owoców.